Cześć, nazywam się Robert Marchel i od 2008 roku doradzam ludziom na temat tego, jak naprawiać związek albo jak wrócić do byłej dziewczyny czy byłego chłopaka. I czasami podczas mojej konsultacji pada takie stwierdzenie Robert, ale weź powiedz, że wszystko będzie dobrze. I co ciekawe, zawsze mówię, że tak, wszystko jest i będzie dobrze, ale nie dlatego, że na pewno osiągniesz swój cel. Na tym nagraniu powiem na czym polega pułapka Wszystko będzie dobrze Jak jej uniknąć I jak pocieszyć nie tylko siebie, ale też swoich znajomych I to bardzo skutecznie Niezależnie od tego, jaki problem staną na Waszej drodze Zapraszam do oglądania Kiedy w Twoim życiu pojawia się jakiś poważny problem To jest bardzo duża szansa, że usłyszysz zdanie Nie martw się, wszystko ułoży się tak jak trzeba Albo być może sam tak pocieszasz swoich przyjaciół, kiedy oni bardzo się o coś martwią. Problem polega na tym, że po pierwsze prawdopodobnie nie masz pojęcia jak sprawy się potoczą i to są tylko puste słowa. Po drugie, wierząc, że wszystko ułoży się tak jak trzeba i mając na to tak ogromną nadzieję, programujesz swój umysł do tego, żeby czuć się fatalnie, kiedy sprawy nie ułożą się tak jak chcesz. Niestety, ludzie bardzo często mocno przywiązują się do rozmaitych rzeczy i osób i traktują je tak, jakby na zawsze już do nich należały. Dlatego bardzo cierpią, kiedy rzeczywistość weryfikuje ich przekonanie i okazuje się, że to wcale nie było na zawsze. I zaraz możesz stracić coś, co do tej pory brałeś za coś pewnego. Żeby pozbyć się tych przywiązań i związanego z nimi cierpienia, bardzo pomocna jest świadomość, że tak naprawdę nic w Twoim życiu nie jest Ci na zawsze. Żaden przedmiot, żadna osoba, cecha czy zjawisko nigdy do końca nie należy do Ciebie. Co dotyczy także Twojego zdrowia, a nawet życia. Co więcej, to tylko kwestia czasu, kiedy stracisz absolutnie każdą cenną dla Ciebie rzecz lub osobę. Oczywiście możesz się z tym nie zgadzać, uważać to za okrutne, ale taka właśnie jest rzeczywistość i dopóki z tym walczysz, zawsze będziesz cierpiał. Jednak uświadomienie sobie tego faktu i pogodzenie się z nim sprawia, że życie staje się dużo piękniejsze i spokojniejsze. Kiedy wiesz, że nie zawsze dostaniesz w życiu to, czego chcesz, jesteś w stanie bardziej cieszyć się tym, co masz i nie jesteś zaskoczony, kiedy coś dzieje się nie po twojej myśli. Taka zdrowa i spokojna świadomość tego, że na przykład w każdej chwili możesz stracić swojego partnera, może sprawić, że dużo bardziej będziesz go doceniał. Mając w głowie to, że każdy pocałunek czy każdy seks może być tym ostatnim, nagle dużo bardziej to przeżywasz i mocniej się tym cieszysz. Oczywiście pod warunkiem, że jest to czysta świadomość bez żadnego lęku. I odwrotnie, kiedy przyjmujesz coś zapewne, tak jakby miało to wiecznie trwać, Przyzwyczajasz się do tego i przestaje Ci to sprawiać radość. Zapominasz, jak cudowną masz obok siebie osobę i przestajesz się cieszyć Waszą relacją. To dotyczy nie tylko relacji, ale praktycznie każdej rzeczy w Twoim życiu. Twojego samochodu, mieszkania, Twojego zdrowia i życia. Dlatego nie jest ważne, co posiadasz, ale jaką masz wobec tego postawę sposób myślenia. Właśnie dlatego możliwe jest, że Biedny rolnik z Kraju Trzeciego Świata może całe życie tryskać radością, a wielki biznesmen żyjący w willi otoczony przyjaciółmi, a do tego z piękną żoną u boku, nadal może czuć się nieszczęśliwy. Moi drodzy, wszystko jest i będzie dobrze, ale nie dlatego, że na pewno nie stracicie tego, na czym tak bardzo Wam zależy, bo to jest możliwe. Wszystko jest i będzie dobrze, Dlatego, że możecie być szczęśliwi nawet, jeżeli tego nie będziecie mieli. Nawet, jeżeli czegoś nie osiągniecie. Bo życie jest piękne, życie jest wspaniałe, ale tylko pod warunkiem, że skupiasz się na tym, co masz, i jesteś za to wdzięczny. A życie jest trudne i beznadziejne, jeżeli skupiasz się na tym, czego nie masz. I to jest bardzo krótka myśl, zawarta w bardzo krótkim nagraniu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to zapraszam do obejrzenia tego wideo. Jak zawsze zapraszam też do zostawienia komentarzy, czytam każdy z nich i jestem wdzięczny za każdą wiadomość, jaką zostawiacie pod moim filmem. Zapraszam też do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku, jeżeli chcecie więcej takich materiałów w przyszłości. A na teraz to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnej niedzieli. Robert Marcha.